Czy możesz zrobić badania lekarskie za jazdy po alkoholu u prywatnego lekarza, a nie w WOMP, czyli w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Czy możesz wymienić prawko zrobione za granicą, ale w trakcie trwania polskiego zakazu za jazdę po alkoholu i potem to prawko jakoś dać do wydziału komunikacji i z powrotem uzyskać prawko krajowe Zapytanie internauty. Witam. W 2012 roku zabrano mi prawo jazdy za prowadzenie alkoholu na 2 lata. Dostałem skierowanie na badania lekarskie i psychologiczne. Oczywiście badań nie zrobiłem, bo musiałem wyjechać za pracą za granicę. Przyszło pismo do domu o cofnięciu uprawnień. No, teraz chciałbym odzyskać prawko, ale nie chcę robić badań w WOMP w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Słyszałem, że różnie tam bywa No i dobrze internauta słyszał Skoro mam cofnięte uprawnienia, to, to, to czy teraz mogę się zapisać normalnie na kurs prawa jazdy, zrobić badanie u normalnego lekarza i podejść do egzaminu państwowego Pozdrawiam No i niestety, proszę nie zabijajcie posłańca ze złymi wieściami Ponieważ jednym z celów wprowadzenia profilu kandydata na kierowcę w 2013 roku było wykluczenie sytuacji dokładnej tak jak ta potencjalnie opisana, dokładnie identycznej jak ta potencjalnie wyżej opisana I znam przypadki, ale ze starych dobrych czasów, że zdarzało się, że ktoś utracił to prawo jazdy za alkohol podszedł do ponownego kursu nauki jazdy oczywiście lekarzowi i na kursie się w ogóle nie przyznawał pilnie uczęszczał na zajęcia a co więcej nawet zdał egzamin w VOT, egzamin państwowy za pierwszym razem A gdzie sprawa wychodziła? No oczywiście wychodziła sprawa w wydziale komunikacji No bo w końcu ktoś to prawko musiał wydać I pomimo tego, że dany gość był uprzedzony o odpowiedzialności karnej Podpisywał tam tonę różnych oświadczeń przed zapisem na kurs no ale liczył na jakiś cud, że w urzędzie się nie dopatrzą że siedzą tam głupki no a takie głupki tam wcale, jakby Ci się wydawało nie siedzą I niestety, teraz jesteś już sprawdzany w tak centralnej ewidencji pojazdów i kierowców jeszcze przed zapisem na szkolenie i otrzymaniem PKK i w zasadzie ta sama sytuacja, czy identyczna sytuacja dotyczy zrobienia prawka gdziekolwiek za granicą No podobno bardzo łatwo zrobić na Ukrainie Przyszedł do mnie gość, pokazał mi nawet Blankiet, że zrobił Inny gość przyszedł gdzieś we Włoszech to nawet dają blankiety bez żadnego kursu, wystarczy, że tylko powiesz chyba, że masz taki blankiet polski, czy, czy pokażesz blankiet, prawda, zanim ci ten, to prawko zabiorą No, podobno nawet niektórzy jeżdżą gdzieś do Afryki prawko robić No, ale to nie jest przedmiotem tej dyskusji I niestety, przy pierwszej próbie wymiany tego prawka na krajowe, Oczywiście zostaniesz złapany zostaniesz nakryty Natomiast, jeżeli nawet jeździsz na tym prawku zagranicznym po Polsce no to padniesz przy pierwszej, lepszej kontroli drogowej Ten gość z drogówki, policjant sprawdzi Cię na komputerku No jak to mówią, tatko, tatko sprawa się rypła Co Ci za to grozi? I tak szczerze mówiąc to za bardzo nie wiem Ale zastanów się nad jednym Czy kolejny wyrok za oszustwo polepszy Twoją, i tak już niezbyt ciekawą y, sytuację. Także na tym kończę y, Zapamiętaj jedno, od badań lekarskich za jazdę po alkoholu, przynajmniej w Polsce jest WOMP Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Badania psychologiczne oczywiście możesz robić po wszystkich pracowniach psychologicznych, psychotechnicznych w Polsce No ja jestem właścicielem jednej, to na pewno wiem co mówię, prawda, bardzo wielu Kierowców tzw. Tak zamiejscowych przyjechało do mojej firmy no Jedni byli zadowoleni, drudzy nie Ale większość jakoś wyjechała z upragnionym orzeczeniem Tak na marginesie, był bardzo, ale to naprawdę bardzo krótki okres przepisów takich niespójnych Zanim, że tak powiem, weszła ta, weszła ta nowa ustawa o kierujących pojazdami którą widzisz tutaj, ten zielono, ta zielona książeczka a nie weszło jeszcze rozporządzenie Ministra Zdrowia o badaniu kierowców i Wydziały Komunikacji honorowały orzeczenia od prywatnych lekarzy No wierz mi, nawet kilka takich wystawiłem No ale to se nevrati Nie reklamowałem się specjalnie Kilka osób, które jednak postudiowały prawo Wydziały Komunikacji, do których należeli Należały te osoby, były uczciwe, że przedstawiały taką opcję. Także parę osób zbadałem, paru kierowcom pomogłem to prawko odzyskać, ale bezpowrotnie to minęło w roku 2014. Także bye bye. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. I do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Jak Ci filmik w czymś pomógł, daj lajka, daj kciuka. No, jeżeli miałeś perypetię z odzyskaniem prawka, oczywiście skomentuj to pod tym wideo